a więc kolejny test, przychodzi nam siódemka, spóźniłem się troszeczkę, jest 9 minut po 24 godzinach, wszystko przygotowane, więc yy, zaczynamy teatrzyk i czas start. Lecimy z tematem temperatury, mnie pokazuje tyle ile tu jest, tyle jest tu, w sumie mi troszkę rośnie. na powrocie, czyli w naszym zasilaniu mamy 20, a tu mamy 22. Wszystko pasi. Tu Tutaj jakieś takie trochę niższe ciśnienie niż zawsze, może się odpowietrzyło. Dobra, kasujemy. Stop, Clear. I lecimy z tematem. Aha, jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy, temperatury. 13, 12,8, 12,4. 12,8, 12,4, czyli takie 12, 6 Dobrze, niech leci. Zobaczymy się za około 16 godzin. Więc zapomniałem mikrofon połączyć, dlatego teraz robimy voiceover. Czekamy aż te 20 mV zejdzie. Minęło 20 godzin i 25 minut, co jest dość dobrym wynikiem. Zmierzymy sobie w międzyczasie temperaturę. 14,2, 14,6. 13,8, bo jest odbijająca się powierzchnia, a to jest typowy pomiar, e, powiedzmy, optyczny. Osobnie, że optycznie podczerwień, dlatego odbijające powierzchnie zawsze przykładam, żeby nie, nie okłamywało. No i w międzyczasie skończył się test. Mamy dość dobry wynik temperatury 20 stopni i tutaj będzie takie 19. No i dobrze, test się udał, mniej więcej powiedziałem, co chciałem, tylko, że za drugim razem. Zaczynamy test ósemki, te 11 godzin plus 24, więc to jest 35, 27. Mamy napięcie, mamy napięcie. 3,70 prąd, 3,75, 12,95 było troszkę więcej, bo przez przypadek nacisłem na start ale to na, na dosłownie kilka sekund, ale grubo pod 13 nie jesteśmy, troszkę pod zaczynamy nie zaczynamy, pomiar zegarek na bok nas żeby było widać. 14 faktycznie 14 15 hm. tutaj mamy 20 a tu mamy takie 19 możliwe, bo całą noc koło było i mogło się nagrzać, a teraz dopiero pompa ruszyła, żeby był obiekt dla DL. Dobrze, zobaczymy się prawdopodobnie za 16 godzin, a obawiam się, że 20 godzin w plusie, więc dzisiaj nie pośpię. A więc wiele godzin później udało się, ósemka zrobiona, pojemność jest taka dość ładna, 75-30, jedynie 20 godzin, a ja tu mam 24, pomału. Oby test się skończył tak w nocy, że nie dałem rady wstać. 13,6. 13,6, końcowa temperatura, W no, grzejniki działają, pompa też odpaliło się, bo w nocy się zabiło chłodniej więc co, bierzemy go na ładowanie niech nie cierpi chłopak dość długo się wycierpiał zaczynamy kolejny test testujemy dziewiątkę czyli mamy tu 5 godzin 26 minut plus 24 godziny napięcie startowe troszeczkę niższe niż zawsze no ale może nie będzie tak źle i czas startu. prąd ustawiony standardowo wszystko tutaj mamy ustawione. pompka dopiero ruszyła przed chwilą więc temperatury się na pewno zmienią ale zobaczymy temperatura na akumulatorze tutaj zrobiłem korektę w DL24 co do tego zewnętrznego czujnika więc mamy troszeczkę mniej zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Zmierzmy sobie temperaturę akumulatora. 13 6 i 14 1. No to mamy wszystko. i zaczynamy test lecimy dziewiątka jedynie muszę sobie przeliczyć co tu jest 21.15 w stosunku do 19 bo w trakcie tekstu niestety wyłączyłem na chwilę zasilanie i test został chwilowo przerwany ale myślę, że już wszystko widać Się udało. Zobaczmy, jak na temperatury 14:6 z 14:9 ciepłutko. W sumie grzenik daje takie niecałe 20, więc to się dodaje. Dobra, pakujemy za chwilę następnego do testów. Zaczynamy kolejny test. Mamy pacjenta 10. był ważony, nie odbiega od standardów reszty. Mamy prawie że 24 godziny, udało się wszystko wycyklować mniej więcej. złapie, chyba złapie. dobra. Mamy prawie 12-13V, minimalnie brakuje po tych 24 godzinach i zaczynamy tutaj sobie zrobimy stop clear I tu sobie zobaczymy co tutaj mamy 14 7 i 15 jest ciepło na zewnątrz więc w środku też jest ciepło tutaj mamy 18 i tutaj też mniej więcej takie 18 troszkę jeszcze dorzucimy do pieca Aha, start dzisiaj jednak opłaca robić jeszcze te zegarki bo to jest takie koło ratunkowe jakby coś miało później tak, dobra lecimy z testem a więc końcówka testu Będziemy się do punktu, kiedy powinno się wszystko wyłączyć, mamy około 18 godzin, nie wytrwało to za dużo, ale mamy 66 amperogodzin, no prawie 67, więc no nie ma źle, nie ma dobrze, ale było czuć, że te ogniłe troszeczkę jest słabsze. No i wyszło w wynikach. No i teraz te ostatnie i mamy. Okej, okay. zmierzmy sobie temperaturę. Troszeczkę spadło, bo jest zimniej na, na zewnątrz. Tutaj i tutaj. No bo się nie włącza ogrzewanie, bo troszeczkę tutaj manipulowałem przy ogrzewaniu. Dobrze. Tyle na razie w temacie A więc zaczynamy kolejny test Idealnie 24 godziny Pacjent ma 12,9V Może to wynikać z tego, że troszeczkę mniej waży Jest to jedenastka Puścimy już test Ruszyła maszyna W międzyczasie Odpalimy sobie już pompę Miałem pompę. Odpalić i się pala. Rusza. Ok, lecimy. No, napięcie tak dość srogo spadło. Co tu mamy teraz? Tak, takie 18, 19, 18, 19, oj, zastało, bo było słychać, że powietrze wygoniło, niecałe 15, 15, 1, no. Zrobiło się ciepło na zewnątrz, mamy ciepło w środku. nie mi się nie podoba, że bardzo szybko napięcie spada, ale widocznie ten typ będzie tak miało. To jest chyba z tej górnej półki, która robiła problemy. Więc dobra, zobaczymy co dalej będzie. To jest dobieg końca. Na jednym zegarku nieco 19, na drugim 16, 26 troszeczkę krócej niż spodziewałem się temperatury też będzie raczej, jak to się mówi, pomiar troszeczkę słaby, bo minęło więcej niż powinno 16,2 16,4 16,3 dobra nie znamy pacjenta, wiemy co, dlaczego prawdopodobnie ten jeden bank słabiej działał ten akumulator jest troszeczkę zmęczony kolejny pacjent na stole 12 co znaczy że kończymy kolejną półeczkę mamy 12, prawie 13V 1295 zaczynamy test mierzymy temperaturę 16,2 16,3 temperatura w garażu około 19-20 stopni dobrze więc wysypujemy sobie tu no. choć jest pyk i mamy drugi zegareczek, bo może się przydać, jakby coś się miało wysypać. Dobra, tyle w temacie. Zobaczymy się za, mam nadzieję, 20 godzin. Test 12 się zakończył. Tu mam 18,44, a tu mam 20 i więc zaś się troszeczkę spóźniłem. Wolałem trochę pospać. Przyznam się, bez bicia włączyła się grzałka, dlatego mamy duże temperatury ale teoretycznie tutaj powinno być mniej więcej tyle samo ale jest mniej niż na, na początku, 14, niecałe 15 tu jest 15,5 dobrze lecimy dalej w najbliższym czasie